Witam. Dzisiaj w poradniku pokażę, jak dodać lektora do filmu. Krótko mówiąc, dodamy do filmu swój głos. Możemy mieć film z dźwiękiem i możemy go skasować. Mam tutaj dźwięk, wykasuję go, bo jest nam niepotrzebny. Klikam. Klikam też tutaj. Aby podłożyć swój głos, to musimy wiedzieć w którym miejscu. Najlepiej to zrobić na początku filmu. Możemy w środku też zrobić. To zależy od nas. Najpierw muszę kliknąć na oś czasu, aby pojawił się wskaźnik. Przesuwam na początek wskaźnik, czyli głowicę. Tutaj na osi czasu mamy taki czerwony guzik. Klikam na niego i powiem to, co chcę zarejestrować na moim filmie. Klikam i mówię. Oglądam nowo wybudowane wiatraki w terenie. Jeśli kliknęłem w taki kwadracik niebieski, aby wyłączyć, mogę puścić od początku, aby zobaczyć, co nagrałem. Oglądam nowo wybudowane w terenie. Jeśli i tą część. Odetniemy niepotrzebną. I teraz możemy wyeksportować film. W tym celu klikamy w eksport zakładkę ikonkę wideo i wybieramy eksportuj audio, aby dźwięk był na filmie nagranym, możemy jeszcze tutaj coś zmienić, jeśli chcemy na przykład format i klikam OK to na razie, cześć